Witam Was, kochani, u Loeli na następnej wyroczni. Moje pytanie dzisiaj jest, co myślicie oboje o Waszej relacji? Mężczyzna, partner, kobieta, partnerka, czyli po tej stronie jest partnerka, po tej stronie jest partner. Lenormand karty. Talie są takie same, jednakże są różne wydania kart, więc zaczynamy. Partner. Co on myśli o waszej relacji? Co on myśli o waszej relacji? Co on myśli o waszej relacji? Co on myśli o Waszej relacji? Co On myśli o Waszej relacji? To jest strona partnera. Co Wy, jako partnerka, myślicie o Waszej relacji? Czyli co partnerka myśli o relacji? Co partnerka myśli o relacji? Już karta wyskoczyła. Co partnerka myśli o tej relacji? Co partnerka myśli o tej relacji? Co partnerka myśli o tej relacji? Co partnerka myśli o tej relacji? zobaczmy jeszcze sobie orakel miłosny. Jedną kartę dla partnera, jedną kartę dla partnerki. Co partner myśli o tej relacji? Wyskoczyły dwie karty. Co partnerka myśli o tej relacji? co partnerka myśli o tej relacji dziękuję i jeszcze zobaczymy sobie tutaj ten orakel miłosny jedno serduszko dla partnera, jedno serce dla partnerki jakie są wskazówki dla partnera i partnerki. Co partner myśli o tej relacji? Co partner myśli o tej relacji? Co partnerka myśli o tej relacji? Dobrze. Zobaczymy teraz, co pokażą karty. Czyli strona partnera. W przełożeniu kart Lenormand mamy tutaj niedźwiedzia, kartę niedźwiedzia, czyli ta karta symbolizuje osobą, osobę silną, dobrze ustano, ustawioną, stabilną, być może osobę na jakimś dobrym stanowisku. Być może jest to osoba, która y, y, ma taki zawód jak y, adwokat, sędzia y, lub urzędnik państwowy, czyli dobrze usytuowana, y, z dobrą pozycją tak, zawodową. Y, jeśli nie, to jest to osoba y, silna, stabilna. Być może jest osobą starszą partner lub jest starszy od Was. Jeśli nie, to chodzi po prostu tutaj o pewną masywność, stabilność, być może jest to mężczyzna o masywnej budowie ciała, silny, o silnych cechach charakteru, także być może też po przemianie, transformacji, którą teraz przeszedł, zobaczmy, co myśli o Waszym związku. Co partner myśli o Waszym związku? Partner udaje się w drogę, jest, yy, chce przejąć inicjatywę, chce nawiązać kontakt, jeśli kontakt się urwał, ponieważ są jakieś niejasności, jakieś tutaj chmury nad Waszą relacją, czyli jakieś nieklarowne tutaj sytuacje, być może kłótnie, być może jakieś sprzeczki, jakaś blokada, jakaś przerwa, i tutaj chce partner wyjaśnić tą sytuację, jest już w akcji, już do Was jedzie, po transformacji, tak czyli chce przyjechać z jakąś wiadomością, chce wysłać może jakąś wiadomość i chodzi tutaj o szczęście, czyli pragnie szczęścia, pragnie jakieś, no, jakiegoś wyklarowania sytuacji, by powrócić do... Szczęścia z Wami, tak, czyli tęskni za szczęściem, pragnie tego szczęścia z powrotem. To jest tutaj w głowie partnera, jest jakaś akcja, jakieś nawiązanie kontaktu, w sercu jest niejasność, nieklarowność właśnie tej relacji z Wami, i w zamiarach jest właśnie tej szczęście, by być szczęśliwym z Wami na nowo. W co wy myślicie o tej relacji tutaj na poziomie głowy bardzo chcieliście pragniecie bardzo związku z tym partnerem myślicie o tym związku niestety są tutaj jakieś problemy, związek został przerwany w sercu jesteście zranieni bardzo cierpicie emocjonalnie jesteście poprzez ten kryzys, który tu zaistniał Czyli tak jak tu partner myśli o tych wszystkich niejasnościach, kłótniach, być może jakiś jakiejś no, przerwie czy zakończeniu związku, jakiejś no, złej fazie prawda, tego związku, jesteście również wy bardzo zranieni. Wiecie, że coś się zakończyło i bardzo was to tutaj dotknęło obojga, weź, bo oboje macie na poziomie serca tutaj właśnie zranienie, niejasności. No i proszę zobaczyć, y, sytuacja lustra, czyli y, karty identyczne. Tutaj w głowie partner ma akcję, chce podjąć inicjatywę, chce nawiązać z Wami kontaktu, a Wy macie tutaj tą samą kartę, akcję, czyli w zamiarach to, co chcecie zrobić, to, co pragniecie, by się wydarzyło, to jest akcja, nawiązanie kontaktu, nawiązanie właśnie y, jakiejś komunikacji z partnerem, te same karty. Więc y, też tak samo tutaj, partner chce być szczęśliwy, po prostu z powrotem, by ten y, związek był spełniony, szczęśliwy. Wy również macie tutaj na poziomie mentalnym ten związek cały czas w głowie, myślicie o tym związku. Y, no Jesteście bardzo tutaj smutni, zranieni z tym, że się coś przerwało, urwało, ale pragniecie właśnie odnowić kontakt. Czyli są te identyczne jakby... Emocje w głowie, na poziomie serca i w czynach, pragnieniach. Proszę zobaczmy, jaka tutaj była karta z przełożenia u pań, u pań czyli u partnerki. Z przełożenia były mosty, czyli nawiązanie kontaktu, próba y, zobaczenia się, tak? Pr próba y, znalezienia znowu za wszelką cenę jakiegoś kontaktu, zbudowania mostu, czyli połączenia się z partnerem proszę, zobaczmy teraz tej orakel miłosny co mówi dla partnera zostaw twoją ex, czyli twoją byłą twojego byłego że przyszedł czas, by wyjaśnić twoje energie czyli twoje wibracje twoje, twój stan energetyczny by partner być może nie myślał o tym, co się zdarzyło właśnie w poprzednim związku. By zostawił te wszystkie jakieś obciążenia, balasty z tego związku z ex, prawda? Ponieważ być może no, jakieś ma przez to blokady, przez to ma jakieś tutaj problemy też, prawda? W związku, jakieś obciążenia. Dla pani karta jest. Uwolnij siebie samego, uwolnij siebie samą. Teraz jest czas, by kontrolować Twoje życie, by podjąć kontrolę nad Twoim życiem. Czyli uwolnij siebie samego, kochaj siebie samą, bądź szczęśliwa ze sobą samą, nie obciążaj się, nie zamartwiaj się, nie załamuj się tutaj tymi problemami, tak? tymi zra... nie bądź zraniona, nie bądź depresyjna, nie zamykaj się w sobie, tylko uwolnij siebie samą z tych negatywnych balastów, emocji, jakichś pesymistycznych myśli, negatywnych myśli, uwolnij się z tego, by po prostu zacząć jeszcze raz na nowo. Także to są dwie takie porady dla Was, no tutaj jakieś obciążenia z przeszłości ma partner, tak, w związku ze swoim byłą nie wiem, czy żoną narzeczoną, czy jakąś byłą partnerką, która go obciążyła i przez którą ma teraz jakieś widocznie też blokady, jakieś straszne tutaj obciążenia, tak, emocjonalne, psychiczne być może nie ma zaufania no i wy tak samo nie macie się załamywać, to jest tymi problemami, które między wami są w tej relacji, tylko macie się uwolnić z tych negatywnych myśli, negatywnych emocji i na pewno będzie ten kontakt odbudowany, ponieważ oboje tego pragniecie, oboje pokazują karty to samo, to są identyczne karty. Zobaczmy teraz ten serduszkowy orakel miłości Verspielheit, czyli ta znowu lekkość, ta znowu zabawność, żeby do Was przyszła, że jest napisane tutaj dla partnera, że śmiać się jest najlepszą terapią na ziemi. Czyli śmiech, uśmiech, śmiech jest najlepszą terapią na ziemi. Bawcie się razem. Yy, zapom nie zapomnijcie, że miłość jest najlepszą, najlepszą najlepszym lekiem, najlepszym wyz wybawieniem, wyzbawieniem. Czyli zapomnijcie, proszę, nie zapomnijcie, że właśnie miłość Was uleczy w tym kontekście ponieważ jest to, to tłumaczenie czyli ta lekkość by do Was przyszła znowu uśmiech zabawa radość śmiech, że jest to najlepsza terapia by po prostu się odciąć od tych wszystkich tu obciążeń problemów, jakichś zranień że miłość może Was tylko uleczyć no piękne i jeszcze zobaczmy serduszko dla Pani, dla Pani pytającej, dla partnerki. Forge czy deines herzens, czyli idź za głosem Twojego serca. Że jeśli odejdziesz z tego świata, nie możesz nic ze sobą zabrać, tylko Twoją duszę. Piękne, naprawdę cudowne przesłanie dla Was, że aż się bardzo wzruszyłam tym. Y, idźcie za głosem swojego serca. Róbcie to, czego pragniecie. Y, uczucia, miłość jest to, co właśnie jest najważniejsze i za tym głosem Waszego serca pójście. Y, nic nie możecie wziąć do grobu. Absolutnie nic. Tylko swoją duszę, swoje doświadczenia, swoje, swoje piękne relacje miłosne, piękne doświadczenia, które mieliście z partnerem w pięknej relacji uczuciowej, miłosnej. Więc yy, idźcie za głosem swojego serca. Takie jest tutaj piękne motto dla Was, by uleczyć tą relację. Cudowne Czytanie wspaniałe, tego Wam życzę, by się po prostu wszystko wyjaśniło, by tutaj ta akcja pomogła wyjaśnić Wasze problemy i kryzysy. Idźcie za głosem swojego serca. Do usłyszenia i proszę o kciuka i subskrypcję mojego kanału. Do usłyszenia niedługo, już wkrótce.